Nie uwierzysz. Napisałem książkę o radości, ale o tem potem. Być może tak jak ja, masz wspomnienia ze szkoły podstawowej albo średniej o nauczycielach, którzy byli bardzo wymagający. Nie lubiliśmy ich za bardzo w tamtym czasie, ale cóż, jak uczciwie spojrzeć na sprawę, to wydaje się, że tylko dzięki nim czegoś się w tej szkole nauczyliśmy. Oni nie dbali o to, żeby ich lubiono. Oni mówili nam prawdę o tym, jak wygląda nasza nauka, ile się nauczyliśmy, jak wyglądają nasze postępy. Hmm. Nie byli mało wyraziści, byli nieprzeciętni. O takie właśnie cechy chodzi w dzisiejszej Ewangelii. W dzisiejszej Ewangelii Jezus uderza w bardzo prowokacyjne tony. Mówi, że nie przyszedł przynieść pokoju na ziemię, tylko... wojny? Rozłam? Zniszczenie? O Boże, tego już mieliśmy dużo. A przecież Mesjasz miał przynieść Pokój, zaprowadzić Go na stałe. To jest podstawowe oczekiwanie pod adresem Mesjasza. Czyżby więc Jezus zaprzeczał swojej misji? Mówi, że przyszedł przynieść rozłam, przyszedł przynieść ogień i jak bardzo pragnie, żeby On zapłonął. O Boże, znowu ogień, wojna, tego już mieliśmy dość. Nie, nie, spokojnie. Ten ogień to oczywiście Duch Święty. On pozwala ludziom opowiedzieć się po stronie Jezusa, ale nie tylko opowiedzieć się ustami, ale i sercem podążać za Nim. O taką właśnie wyrazistość chodzi. Chrześcijanin to nie jest człowiek, który stoi jedną nogą tam, a drugą nogą tu, który jednocześnie mówi tak i nie. Zgadzam się, ale się nie zgadzam. Chrześcijanin to człowiek o wyrazistych poglądach, gdy chodzi o Jezusa. No i cóż, to się nie może wszystkim podobać, ale to jest właśnie dobry znak. Jezus mówi zatem, że te, ta wyrazistość niestety nie spotka się z aplauzem nawet najbliższych. W rodzinach nastąpi rozłam i podział itd. Tak Dlaczego? Bo nie wszyscy mają taką siłę, żeby jedno, jednorazowo opowiedzieć się za czymś konkretnie. Lepiej stać w cieniu, nie wychylać się, to wydaje się bardziej popłaca. Pokorne ciele, dwie matki z sie? nieprawdaż? Na pewno pokornym nie był Jeremiasz, ten bohater dzisiejszego pierwszego czytania. Jednym z bohaterów tego czytania jest król Sedecjasz. Król, który nie był wyrazisty i za co płacili cenę ogromną jego poddani. Król był jak chorągiewka, słuchał różnych ludzi i podpowiedzi z różnych stron. Ostatecznie postawił na niewłaściwego konia, mianowicie na Egipt, podczas gdy rozdającym karty w tym czasie w regionie była Babilonia. Babilończycy nie dali długo czekać na swoją zemstę. Oblegli miasto i ponieważ to nie było już pierwszy raz, cóż, zażądali kapitulacji, o co bardzo prosił Jeremiasz. Ale to, jak rozumiemy, brzmiało jak zdrada. Wzywać do kapitulacji? Przecież to osłabia morale żołnierzy. Tak, ale walka ma tylko wtedy sens, kiedy jest zwycięstwo w perspektywie Tutaj mogło być tylko zniszczenie i tępe ambicje, które stały za decyzją o obronie miasta. Jeremiasz jest na pewno człowiekiem, który nie tyle broni honoru miasta, co ma wyraziste poglądy i kiedy trzeba mówić, poddaj się, mówi. W dzisiejszym drugim czytaniu słyszymy o chrześcijanach, którzy życzą sobie albo są na dobrym kursie do utracenia swojej wyrazistości chrześcijańskiej. Ten list pisany jest do jakiegoś gremium chrześcijan, którzy prawdopodobnie są proweniencji żydowskiej i pod wpływem już doświadczanych prześladowań, na razie jeszcze nieznacznych, takich białych, takich krzykan jakiś ze strony władz, myślą, rozważają bardzo poważnie, żeby dać sobie spokój z tą wiarą chrześcijańską, wtopić się w tłum i przestać być wyrazistym. Autor tego listu mówi, że to błąd, że to błąd, który będzie kosztował ich zbawienie. Chrześcijanin to jest człowiek wyrazisty i takim powinien pozostać. Dlatego daje im, autor tego listu, różnego rodzaju metafory, które mają ich ośmielić do tego, żeby dalej szli tą drogą. I mówi tutaj o metaforze sportowej. Biegnijcie dalej, mając tak wielu świadków, którzy będą się budować waszą wiarą i wyrazistością. Biegnijcie dalej. Jesteście na dobrym kursie. Nie przestawajcie. Cóż, wyrazistość ma swoją cenę, ale ma także swoją nagrodę. Nagrodą w tym wyścigu, w tym biegu jest korona zwycięstwa, mówiąc słowami Świętego Pawła. Wszyscy ją otrzymacie, jeśli tylko nie utracicie rzeczonej wyrazistości. Tylko ludzie, chrześcijanie o jasnych przekonaniach, poglądach, którzy nie wstydzą się swojej wiary, mogą liczyć na to, że w tym świecie wprowadzą jakąś zmianę, zmianę na lepsze. Obyśmy byli takimi właśnie wyrazistymi chrześcijanami. Wspomniałem na początku, że napisałem książkę o radości. Chciałbym Wam, kochani, ją bardzo serdecznie polecić. Ta książka powstała w bardzo krótkim czasie, ale prace nad nią, takie mentalne prace, trwały bardzo długo. Od wielu już lat intrygował mnie fragment z listu św. Pawła do Tesaloniczan, Chodzi o pierwszy list, gdzie Paweł... Prost domaga się od swoich adresatów, żeby zawsze się radowali. Jak to możliwe? Próbowałem zmierzyć się z tym tematem i wydaje mi się, że mam podpowiedzi, które warte są przeczytania. Dlatego ośmielam się polecić moją stronę zawsze Tam możecie nabyć moją książkę. Serdecznie pozdrawiam. Ksiądz Dariusz Iwański.